Dobra, kapeć, jedziemy. Dobra, w się odleję. Ok. Kapeć, kapeć, jesteś? Jodła, zobacz, prywają kapcia. Jak ich dogonimy? Mam plan, dzwonię do ziomka. No, no siema, no tak, yy, potkałam, no dobra, dana. No siema. Goń tamten samochód. Dobra, idziemy. Nam. Nie ma tak łatwo. Jedziemy do Anieli. Aniela, musisz nam pomóc. Weź psy i wszystko, co masz. Co dobra, biorę wszystko. Dobra, czuję, gdzie jest. Jedz w kierunku Ukrainy. Ratujemy kapcia! <skrybuj> kapeć, kapeć, szybko. Zaraz się tu zbiorą bagiet majst. Dobra, odrywka, zmarł gruba się walą. wstawaj bo cię walne paskiem. Dobra, jest źle. Nie reaguje, jest źle. Bierzcie pod auta. Liczę! 10, 9, 8, 7. Sześć, 5, 4, 3, 2, Kropka kurwa, przydziałam przy komputerze. Ej, było już łzyno. nagle już to zauważył. O, w o, pokoju, o, W o, o, o,